Niemal każda kobieta walczy z niechcianymi włosami na twarzy zwłaszcza z włosami powyżej górnej wargi. Większość kobiet które to spotykają natychmiast sięgają po wosk do depilacji i formę półtrwałego usuwania włosów. Istnieje jednak naturalne i stałe rozwiązanie tego problemu. Kobiety na Bliskim Wschodzie używały tej skutecznej techniki od stuleci, mieszanka która usuwa włosy ale także koi skórę. Jego naturalne składniki są wypełnione witaminami, minerałami i przeciwutleniaczami. Sprawi, że twoja skóra będzie zdrowa a także nadaje jej miły blask. Należy zwracać wystarczającą uwagę jeśli chodzi o pielęgnację skóry ponieważ skóra jest największym narządem ciała. To, co nakładasz na skórę, jest bezpośrednio absorbowane do obiegu. Składniki: 2 łyżki miodu, 2 łyżki soku z cytryny, 1 łyżka płatków owsianych. Recepcja do usuwania włosów: weź płatki owsiane i grubą mieli, aby uzyskać mielone płatki owsiane. Następnie dodaj sok cytrynowy i miód. Dobrze wymieszaj i nałóż miksturę w miejscu, w którym musisz wyszczotkować włosy. Pozostaw to na 15 minut przed umyciem ciepłą wodą. Zastosuj później kremy do twarzy. Powtórz procedurę 2 do 3 razy w tygodniu. Po miesiącu włosy znikną całkowicie.